Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i jeżeli Ty jesteś osobą, która waha się, czy rozpocząć kurs prawa jazdy teraz, czyli w 2015 roku Czy masz rozterkę, że może zrobić to nieco później w 2016, to ten filmik jest właśnie dla Ciebie I jeżeli nie jesteś z Księżyca, to na pewno wiesz, że w 2016 wchodzi kilka bardzo restrykcyjnych przepisów, które niestety utrudnią życie świeżo upieczonym kierowcom Takim jak Ty. I przede wszystkim będziesz musiał przejść kursy doszkalające Mają one być pomiędzy 4 a 8 miesiącem od uzyskania przez Ciebie prawka I nie zrozumie źle Kierowca uczy się całe życie, cały czas Cię może zaskoczyć jakaś sytuacja drogowa I pod samą ideą szkoleń podpisuje się tymi dwiema ręcami Natomiast nie cierpi jednego Jest to tak zwana fikcja szkoleniowa, czyli na papierze jest wszystko cacy Przeszkolony jesteś, oczywiście z paru groszy musisz za to wyskoczyć. I co dostaniesz, że te swoje ciężko zarobione trzystówki, prawda? Kierowca na dorobku i trzystówki trzeba wyskoczyć. Prawdopodobnie to będzie dwie godziny ględzenia podczas teorii. Taka gadająca główka jak moja. Tylko ja przynajmniej się jeszcze staram. Natomiast no, nie sądzę, żeby ten twój wykładowca tam nie wiadomo, co ci powiedział podczas tej teorii. Oczywiście, no, dla okraszenia będzie część praktyczna, gdzie teoretycznie będziesz musiał sobie poradzić z jazdą po śliskiej nawierzchni czy hamowaniem ABS-em No, yy, żeby było śmieszniej dotyczyć to również będzie Ciebie, kiedy w ogóle nie jeździłeś w tym czasie autem Czyli mija te 4 miesiące, auto ci tato tam, czy mama nie dała, no a Ty będziesz musiał się tam wykazać wykazać na tym torze do nauki jazdy, do jazdy treningowej przypuszczam, że wystarczy, że tylko wsiądziesz do samochodu i zahamujesz, także zaliczenie będzie już samo przez to, że się zgłosisz na ten kurs, natomiast stawiam 100 do jednego, że te szkolenia, kto będzie organizował? No oczywiście, tylko WORDy, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego i jest to taki dodatkowy sposób na zasilenie ich budżetu, normalnie powinny być z budżetu Państwa yy, oraz z egzaminów na prawo jazdy Wiadomo, jest niż demograficzny, coraz mniej osób takich jak Ty się szkoli czyli kasy nie ma, a tutaj kursy za trzystówki 3 trzy godziny, żyć nie umierać yy, Także yy, przypuszczam, że ta godzina praktyki będzie również ładnie wyglądała tylko na papierze Najśmieszniejsze, przynajmniej w chwili obecnej jest to, że w sporej części województw nawet nie ma takich torów treningowych a nawet, wierz mi, jak w naprędce powstaną, to będziesz musiał gdzieś dojechać kawał drogi do tego jedynego, wyznaczonego przez WORD Nie trudno się domyślić, że takie tory raczej nie będą w centrum miast wojewódzkich, jeżeli oczywiście ich do tej pory tam nie ma tylko będzie to gdzieś na przedmieściach, może gdzieś to być w jakiejś miejscowości 15, 20, 30 kilometrów od tego miasta, no tam, gdzie po prostu yy, jakimś tanim kosztem ten tor yy, wybudują. No, krótki komentarz, paru innych rzeczy okres próbny i kursy reedukacyjne no jest tutaj trochę tanie. jeżeli popełnisz dwa wykluczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji to będziesz musiał ten dodatkowy kurs zaliczyć, kosztuje on 500 zł trwa 28 godzin, czyli żyć nie umierać, nawet niecałe 20 zł za godzinę. No, musisz przeliczyć 500 przez 28, no może trochę drożej, prawda, nie, nawet dwie dychy za godzinę nie wychodzi Ale co, znowu ciche dofinansowanie WORDów. Zielony listek, pamiętam z lat 70 było coś takiego yy, Ograniczenie tym spowodowane, że nie będziesz mógł przekroczyć 50 w terenie zabudowanym, poza obszarem zabudowanym 80 km na godzinę na autostradzie i drodze ekspresowej, stówka No, stawiam, że tak powiem, dolary do orzechów, że policja już na siebie jakiś radarek szykuje No, poględziłem, poględziłem, ale jaki z tego wniosek dla Ciebie? Co musisz zrobić już teraz, i to na wakacjach 2015 roku, nie na jesień 2015 Pójdź do jakiejś najlepszej szkoły jazdy w Twoim rejonie i jak najszybciej zapisz się, jak najszybciej skończ kurs później oczywiście zapisujesz się na egzamin państwowy i najlepiej, gdybyś zrobił to gdzieś do listopada nie powiem, że do 1 listopada, ale powiedzmy do 2, do 3 i dlaczego? przeżyłem już taką historyjkę później będzie taki tłum chętnych a oczywiście WORDy będą niewydolne i terminy egzaminów państwowych w WORDach wydłużą się na ten 2016 na styczeń 2016 co Cię w zasadzie nie urządza, no chyba, że Chcesz podnieść swoje kwalifikacje podczas tych kursów szkoleniowych i wydać trzystówki więcej. Także im szybciej, tym lepiej. No licz się z tym, że przecież możesz nie zdać egzaminu za pierwszym razem. Jak wspomniałem, przeżyłem już kilka takich zmian przepisów, majsterkowania przy egzaminach i za każdym razem było to był armagedon. Po prostu tyle zamieszania przez egzaminami państwowymi, wydłużone terminy, w ludzie, prawda? że po prostu no, trudno mi w to w tej chwili opisać Natomiast, jeżeli zamierzasz zostać tym kierowcą to koniecznie opisz mi w komentarzu, jak teraz wygląda szkolenie i egzaminy państwowe Natomiast, jeżeli już oglądasz filmik w 2016, 2017, czy mam nadzieję, że on tam w miarę, aktualnie, w miarę aktualny będzie nieco później to napisz mi po prostu, jak wyglądają te kursy szkoleniowe Dzięki którym, no, tak się w Polsce ma jeździć bezpiecznie Młodzi kierowcy będą tak fantastycznie jeździć, nie będą powodować wypadków, że Ho, ho, ho, ho prawda? Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Lekarz specjalista medycyny transportu I do zobaczenia w moim kolejnym wideo